Byłem łącznikiem. Wydawnictwa Poczty Niezależnej również trafiały w środowisko wujkowe za moim pośrednictwem. No, korzystałem z różnych osób, m.in. Stanisław, Ignacja Wysztygiel, Jadwiga Dylda. To są osoby, które, które, z którymi się najbliżej współpracowało, którzy w różny sposób świadczyły, czy Stasił Wesztygiel, czy Jadzia Delda, czy jeździły na spotkania do, do Gliwic, do Dusz Pasterstwa Ludzi Pracy, do Ojca Siemińskiego, jeździły do, do Miszczejowic, jeździły do Warszawy.